Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie, na które odpowiem, to dotyczy braku widzenia obłocznego i badania na broń. Widzenie obłoczne już miętoliłem u kierowców, natomiast no, trzeba jeszcze je kiedyś przemiętolić u myśliwych czy ludzi, którzy są zainteresowani jakąś strzelnicą, czy łowiectwem, czy innymi podobnymi, że tak powiem, sportami. Potem na sam koniec przeczytam list od mojego widza, który miał problem z widzeniem obłocznym. A jakoś dowiedział się z moich filmów, że może zostać kierowcą zawodowym i spełnił swoje marzenie po kilkunastu latach. Zacznę od tego zapytania dotyczącego pozwolenia na broń. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć od doświadczonego i posiadającego dużo wiedzy lekarza. Czy jeżeli jestem zdrowy psychicznie, nie mam żadnych zaburzeń psychofizycznych, ale mam w jednym oku słabą wadę wzroku a w drugim widzę tylko na 30% oraz widocznego za rozbieżnego czy automatycznie zostanę wykluczony jako człowiek chcący zdobyć pozwolenie na broń w celach łowieckich, z góry serdecznie dziękuję, pozdrawiam i żeby coś mądrego na ten temat powiedzieć to pokażę Ci akt prawny, który obecnie obowiązuje jeżeli chodzi o badania na broń, jest to rozporządzenie całkiem świeże z 20 sierpnia 2019 rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną bla bla bla bla bla bla yy, tutaj Rozporządzenie określa sposób oceny narządu wzroku, prawda? No i ta część tutaj na tej stronie. Tutaj widzę strona trzecia. To jest chyba to sposób oceny narządu wzroku. Momencik, go tutaj, tutaj masz stronę trzecią. Sposób oceny narządu wzroku, zakres oceny, czyli ostrość oka lepiej widzącego, nie mniej niż 0,8, gorzej widzącego nie mniej niż 0,5. Yy, korekcja bez ograniczeń okularowych z soczewkami i tak dalej i tak dalej i dopuszczalna korekcja z tej chwili do minus 8 dioptrii. Jeżeli ktoś śledził moje filmy, to pamięta, że jeszcze parę lat temu było to zaledwie minus 4 czy minus 4,5 dioptrii. Także poszli tutaj ustawodawcy na rękę osobom chcącym posiadać broń, rozpoznawanie barwy, prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej, żółtej. Czyli możesz być daltonistą, ale musisz rozpoznawać barwy podstawowe. Pole widzenia prawidłowe, ocena za pomocą perymetru, ale tutaj jest to ten liczba pojedyncza piąta, prawda? to co macham myszką. Widzenie obłoczne musi być prawidłowe, natomiast ta osoba... Mówiła tam coś o, Zezu, o zezie, przepraszam. a zez rozbieżny raczej jest mało prawdopodobne, żeby widzenie obłoczne było prawidłowe, widzenie zmierzchowe prawidłowe. Także normy dotyczące tutaj wzroku są dosyć, nazwijmy to, wyśrubowane. Prawda? Trochę mnie dziwi. To widzenie obłoczne. Byłem w wojsku wiele lat. Nikt nie strzela oboma, że tak powiem patrząc oboma oczami, tylko raczej się przymyka to jedno oko i tam gdzieś się celuje, prawda? Celuje tu i tam, tak żeby zgrać muszkę ze szczerbinką, ale trudno dyskutować z tym co wymyślili ludzie, którzy raczej badaniami, że tak powiem dla wojska się nie zajmują. I to w zasadzie mam nadzieję, że wyjaśnia sprawę. Jeżeli chcesz coś więcej dodać, to zrób to na czacie, zrób to, jeżeli oglądasz w powtórce, w komentarzu do tego WiDO. Tradycyjnie jest możliwość porozmawiania ze mną. Jeżeli ktoś ma jakąś ochotę, telefon tutaj do mnie 048 znaczy nie musisz poddawać, bo to jest telefon polski, prawda, ale telefon 789 273 335, przy czym jak zwykle Powtarzam, że ten telefon jest wyłącznie do potrzeb tegoż to hangoutu, prawda? Potem nie dzwoń na ten telefon, ponieważ nie używam. Ten telefon leży tutaj i w zasadzie nie jest używany do niczego innego, tylko do odbierania telefonów na tym hangoucie. Jeżeli yy, masz coś do powiedzenia, to yy, prosiłbym tylko o jedną rzecz, żeby yy, tutaj yy, napisać na czacie, czy, czy mnie słychać, czy nie słychać, ponieważ troszeczkę ostatnio było wątpliwości, czy jestem dobrze słyszalny. Natomiast Przeczytam w zasadzie ci list maila, którego dostałem od mojego widza. Wzruszył on mnie bardzo, chociaż wydaje się czasami, że jakimś tam człowiekiem zbytnio rozczulającym się nad sobą nie jestem. Witam Panie Darku na wstępie maila. Chciałbym podziękować bo dzięki panu filmikom na YouTubie dowiedziałem się o możliwości spełnienia swojego marzenia, mianowicie zdobycie prawo jazdy jako kategoria, jako kierowca zawodowy kategorii C plus E, będąc osobą jednooczną. Piszę tego maila, jestem już po egzaminie C do E, czy E do C, który odbył się w zeszłym tygodniu. Zdałem go za pierwszym razem. Napiszę tylko w skrócie, iż moja historia z moim marzeniem rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Mam obecnie lat 40 wadę niedowidzenia oka prawego, prawda? Mam od urodzenia, zaznaczę, że przez ten czas w 2002 odbyłem służbę zasadniczą, odbyłem służbę, zasadniczą służbę wojskową oraz zdobyłem prawo jazdy kategorii y C i leżało one bezużytecznie aż do teraz, prawda? I no, domyślam się, że to prawo jazdy leżało bezużytecznie, ponieważ widz się bał badać, prawda? Przez ten czas nawet nie miałem odwagi, aby pomyśleć, że ja mógłbym zostać kierowcą zawodowym, oko zdrowe 1.0, czyli to oko o lewe, oko niedowidzące 0.2, czyli na oku niedowidzącym widział zaledwie Drugi rządek z góry. Udało się wszystko, natrafiając dzięki jakiś czas temu na Pana filmiki, Panie Doktorze. Nie zapomnę, jak tego dnia, jak ja stary facet, popłakałem się ze szczęścia, dowiadując się z Pana filmu na YouTubie, że moje marzenie jest na wyciągnięcie ręki. To oczywiście wszystko w skrócie. Cieszę się, że prawo zmieniło się, że tacy jak ja którzy zostali skazani przez los taką wadą oka, mogą spełniać swoje marzenia i wykonywać normalne zawody. W moim przypadku mam taką wadę od urodzenia. Umiem z tym żyć. Jedyne, co mi przypomina to wizyta u lekarza, gdzie się zawsze stresowałem, gdy robiłem badania do pracy. Dziś czuję się pewnie lepiej. Życie nabrało... Yy, większy sens, a moja wada, nie przeszkadza mi prowadzić wielką ciężarówkę. Dziękuję, robi Pan świetną robotę, nawet jeżeli dowie się tylko parę osób o nowych przepisach związanych z łagodniejszymi restrykcjami, to uszczęśliwi Pan te kilka osób. Także naprawdę się tym wzruszyłem, to nie jest jakiś fake, yy, który Ci tutaj czytam, czy cytuję, po to, aby jakoś podnieść swoje ego. Hmm, przypomnę ci tylko, że yy, no wprawdzie jeszcze na tą broń widzenie obuoczne, czyli stereoskopowe musisz mieć, to nie musisz już mieć do pracy na wysokości, nie musisz mieć do pracy jako kierowca autobusu, jako motorniczy tramwaju, jako kierowca cięża rówki, wystarczy, że yy, widzisz coś na oko słabiej widzące, Czy nie może być sytuacji, że nic nie widzisz, prawda? Tak jakbym, powiedzmy, tym palcem zatkał to oko, że ono jest w ogóle niewidzące. Coś tam widzieć musisz, a okiem drugim widzieć musisz tam w miarę dobrze, prawda? I to by było w zasadzie na dzisiaj wszystko. Jest jakaś taka nieciekawa sytuacja w kraju w związku z tym nieszczęsnym covid -em. Niestety jeden z moich pracowników, a w zasadzie pracownic, jedna z moich pracownic test dodatni Zobaczymy, czy, czy zlecą jakąś kwarantannę mi, czy nie zlecą, ale na razie na razie jest wszystko ok. Co oznacza prawidłowe pole widzenia, jaka jest norma? Norma, norma wyznacza się na perymetrze, prawda? A w tej chwili tak y, dokładnie, nie pamiętam, y, jakby to powiedzieć super dokładnie, nie pamiętam ile tych y, stopni jest, ale y, y, w sumie y, y, orientacyjne takie pole widzenia to po prostu y, można sobie zbadać za memu, prawda, czy możesz poprosić kogoś, żeby cię zbadał, prawda, i to nawet nie trzeba, nie trzeba za bardzo się znać na, na, na, na tym, tylko oceniasz to orientacyjnie, natomiast jeżeli chodzi o normy, to to pole widzenia powiedzmy dla kierowców ciężarówek to jest co najmniej 160 stopni i tutaj jest co najmniej, prawda, co najmniej 70%, przepraszam, stopni w lewo i na prawo, prawda. Tutaj musi być co najmniej 70, prawda. 30 stopni w górę, 30 stopni w dół i najważniejsze, co jest, że w, od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki widzenia, prawda? Ale to, to jest troszeczkę yy, powyżej, znaczy to, co opowiadam w tej chwili, to jest troszeczkę bardziej domena okulistów i ja nie chciałbym tutaj zabierać im chleba, prawda? Ale mówię, to, to poziome pole widzenia powinno wynosić co najmniej 160 stopni, prawda? Tu 160, czyli 70 na lewo, 70 na prawo, 30 w górę, 30 w dół. Nie jest to niestety zbyt ciekawa część tego wykładu. Słuchajcie, yy, fajnie się gadało. Wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy. Nie będę tam przeciągał tej prelekcji. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to yy, serdecznie cię zapraszam. Oczywiście będziesz już oglądał w powtórce to skomentuj to wideo, tutaj prawda, tam będzie, yy, że tak powiem, subskrypcja kanału, czy tu będzie subskrypcja, tu będzie kolejny filmik, czy ciężko jest przejść badania za jazdę pod wpływem alkoholową poznać, nie słyszałem, żeby tam robili większe problemy, ale uczciwie też powiem, że nie miałem zbyt wielu widzów, którzy Yy, yy, zgłaszali mi jakieś relacje z womp Poznań, prawda, natomiast zabawa jest taka, że zależy, za, czy zła, zostałeś złapany pierwszy raz, czy kolejny raz, yy. czy masz rzeczywiście problem z alkoholem, czy nie masz tego problemu z alkoholem, czy to była jakaś przypadkowa sprawa, czy niechcący nadużywasz jeszcze jakichś narkotyków, lubisz coś tam zapalić, jakąś trawę, czy, czy jakieś inne tam ciekawe wynalazki, jaki jest twój ogólny stan zdrowia. Także mm, ja bym tutaj przygotował się i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to bym się cieszył, że yy, przygotowałbym się na gorszy wariant wydarzeń, a potem się ucieszył. Jeżeli by wszystko poszło łatwo, miło i przyjemnie. Czyli jeżeli nie jesteś uzależniony, przygotuj sobie jakieś zaświadczenie od psychiatry lub terapeuty uzależnień, że osobą uzależnioną nie jesteś. Jeżeli niestety jesteś osobą uzależnioną, to tak zwana roczna abstynencja od narkotyków lub od alkoholu, ale tutaj z tego co widać, co piszesz pierwszy raz i nie mam problemu z alko i narkotykami. Także jeżeli nie masz takiego problemu, przypuszczam, że znacznie pomogło, pomogło być zaświadczenie od terapeuty uzależnień lub lekarza psychiatry, że nie jesteś osobą uzależnioną od narkotyków lub alkoholu. Do tego zrobić jakieś tam próby wątrobowe, sprawdzić czy, czy ogólny stan zdrowia jest dobry, czy ciśnienie krwi jest dobre, czy poziom cukru jest dobry i być dobrej myśli. Dobra, słuchajcie kochani, widzę, że więcej pytań nie ma, jeszcze raz na tym kończę, subskrypcja kanału, jakiś filmik, prawda, kolejny, tutaj pewnie też jakiś kolejny filmik, komentarze na samym dole i będzie dobrze.